Zapiekanka z rybą znika w zastraszającym tempie. Proszę o parę wrażeń. Smakuje. Gorąco, nie mogę mówić. Wreszcie poparzysz sobie język i nie będziesz na starego narzekać. Tak czy siak, prawdopodobnie najlepsza restauracja w lądku zdroju na ulicy? Bez ulicy, kto ma trafić, to i tak trafi. daje szczerze daje Powied powiedzieć mężowi, że bardzo dobra ryba łagodna taka przepyszna mięciutka ja bym dodała jeszcze pietruszki albo koperku więcej posypa tak albo pietruszki bo ja tam Aha. lubię zieleń tu na górze do środka też można. bardzo nie nie jest surowa jest Mięciutka, Mięciutka, pyszna. I te magie przepyszne. No, no, nie wiem, czy magi, czy co to jest ten to no, takie, takie, no, To jest naprawdę dodaje smaku. Bardzo, bardzo dobre. I sera jest fajnie, ale mówię, pietruszki albo mm, koperku bym Dobra, Więcej. więcej. <grych> Teraz już po prostu więcej tych nowej będzie mm -hmm, świeżych. Czy no. kupujemy też świeże, ale to już takie są. Jeszcze nie. Jeszcze zapachu takiego nie ma. Ale mówię, no, koperek albo. Pietrucha. no, super. Na pewno się będzie sprzedawać Zjadłaś? Jeszcze nie, bo gorące Smacznego Ty mi nagrywałeś Nie